Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Otwieram 29 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pracowników administracji i jednostek podporządkowanych. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Jedna Pani radna się skupiła. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Punkt, punkt piąty, Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na ósmej sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Interpelacje Rady. Punkt ósmy. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok. Punkt 9. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobu zawierających azbest na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Punkt 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziora Wielki za 2020 rok. Punkt 13. dyskusja. Punkt 14. Projekty uchwały. Podpunkt 1. Uchwała nr 29 przez 156 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej programu finansowej Gminy Jeziora Wielki na lata 2021-2025. Podpunkt 2. Uchwała nr 29 przez 157 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt trzeci. Uchwała nr 29 przez 158 przez 2021 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej, udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu na organizację przewozów autobusowych. Podpunkt 4. Uchwała nr 29 przez 159 przez 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu na budowę chodnika. Podpunkt 5. Uchwała nr 29 przez 160 przez 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 6. Uchwała nr 29 przez 161 przez 2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyraźnianie Funduszu Słowackiego w budżecie gminy Podpunkt 7. Uchwała nr 29 przez 162 przez 2021 w sprawie określenia wykazu pompierysk na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Podpunkt 8. Uchwała nr 29 przez 163 przez 2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę granic administracyjnych gminy Jeziora Wielki. Punkt 5. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 16. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 17. Zakończenie sesji. Pierwsze otwarcie sesji. Mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad, Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest z 10 Radnych, więc Rada jest władna podejmować prawo, podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Jolę Czy Przyjmuje panią? Tak. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 28. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 28. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 9 lutego 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 10 stron maszynopisu i 16 załączników. Punkt 2. Protokół nie zawiera swej swojej treści usterek zastrzeżeń nie domówień. Punkt trzeci. Protokół zwrzej dla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiąc treścią protokołu wynoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 28 Sesji Rady Gminy Wiedziola Gminy. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 28 Sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Попрошу поднять секретаря, где и пан будет, если не 21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kilku pomoców gruntowych stanowiących gminy i gminy i jeziora dotychczas dotychczasowym dzierżawcy oraz na y, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała jest w trakcie realizacji. Uchwała numer 18. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacja Radnych. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji. Czy są jeszcze jakieś? Każdy się zapoznał, co będzie robione, co było zrobione. Mam nadzieję, że się ma. Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na swoim posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania zwierzę na terenie gminy Ziemia Tutaj to też również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to możemy Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań w zakresu wspierania rodziny za 2020 roku. Ten również był przerabiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli jakieś pytania, to jest pan, to Nie widzę pytań. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Sprowadzanie z działalności Gminnego środka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2020 rok. Czy w tym punkcie są jakieś pytania tutaj? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pani Halina. W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 znajduje się punkt zwiększenie wartości udziału Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sp. ZOO, Jeziora Wielkich o kolejne 500 tysięcy. Nie tak dawno, bo w grudniu była podobna historia, też 500 tysięcy. I ja mam takie pytanie. Ja wiem, że uchwale założycielskiej jest napisane, że można zwiększać, ale jak będzie się to miało do tego, że spółka winna być w końcu kiedyś samofinansującą się i kiedy to nastąpi? I pytanie, zwiększenie wartości udziałów, czy zamiast jeden udział będzie więcej, czy te pieniądze pójdą na bieżące wydatki, czy na jakiś środek trwały, bo tutaj nie widać. Ja wiem, że być może, być może pójdzie na środek trwały, który zostanie, ewentualnie gdy spółka powiedzmy nie będzie działać, to zostanie, a jeśli pójdzie to na sprawy bieżące, to uważam, że będzie, No, znaczy nie chciałabym, żeby poszła na sprawy bieżące. Tutaj nie ma w tym punkcie. Przy spółce jest powołana Rada Nadzorcza ja wiem, że ona nadzoruje, ale jeśli nie pomaga być, być może prezesowi, to co robi? Ja mam pytanie. Przez okres od czerwca, no powiedzmy do marca czy do lutego, ile razy spotkała się Rada Nadzorcza i jakie otrzymała za to wynagrodzenie? jedynym udziałowcem jest gmina, przedstawicielem jest Pan Wójt. I chciałabym, żeby mi wytłumaczył, jak to się ma do dbałości o finanse gminy, jeśli dofinansujemy znowu o kolejne 500 tysięcy, To jest trochę dużo. Ale mam jeszcze pytanie w innej sprawie. Na poprzedniej sesji mówiłam o uchwale, którą podjęliśmy w tamtym roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Chciałabym uzyskać wyjaśnienie, czy w tym, tak jak ja nie mam, tutaj mieszczą się te zabytki, które są wpisane w gminną ewidencję, typu jakieś mniejsze wiatraki, typu cmentarze i tym podobne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Pani Sekretarz. Może tak w końcu. Cmentarze są wpisane w gminny rejestr, jest zmiana ustawy przedtem wszystkie zabytki Gminy, że jest, że nie podlegały dotacjom w tej chwili te, które są wpisane, gminą ewidencji, zabytków, mo, Można ubiegać o dofinansowanie. Cmentarz jest pisany. Bo to pani na ostatnim czasie tak, tak. o no, to pytała, więc to mamy sprawdzone, tak, jest pisane. Tak, przepraszam, tak jak tam jest, do 50%? Tak, tak? tam najprawdopodobniej chodzi, y, tak się można domyślić, chodzi o bardzo trzy groby, ale wpisany jest w cały smytaż. Mhm. Dzięki. To może ty, z satysfakcją Panią no? Tak, wie pani, no nie będę zrzucać to na jakiegoś tam urzędnika, bo z tego, co ja wiem, to, e, no, będę tak mówiła, Ktoś z Wójcina zgłaszał się zaraz po tej uchwale, bo ja odczytałam, tak jak Pani mówi, że można zwrócić się do, do gminy o dofinansowanie. No, uzyskał albo źle zrozumiał, że, że nie może uzyskać takiej dotacji. Nie chodziło akurat o cmentarz, ale o tamte inne. Tak, z tym kostka godzinie to nie jest na podstawie tej uchwały. To jest chyba z Funduszu sołeckiego. No tak, ale to jeśli z nikt nie rozmawiał, mi jest trudno powiedzieć, nawet nie wiem, zresztą będzie Państwo, no zawsze najlepiej, jeśli ktoś chce jakieś to finansowanie, czy w ogóle no się na piśmie, bo wtedy jest ten dokument zarejestrowany i my jesteśmy w stanie tak. jak gdyby udzielić odpowiedzi. A tak to mi jest trudno powiedzieć, do kogo ten dokument jeśli nie. nie to Popustne. Przepraszam, tam było słowne, ktoś chciał się upewnić, czy to jest prawda, o czym ja mówię i powiedział zupełnie inaczej, więc chciałam wyjaśnić. No to zapraszam jeszcze raz tą osobę i wyjaśnię. A jeśli chodzi o spółkę, yy, no myślę, że na komisji pan bardzo dokładnie, wyjaśnił państwu radnych, yy, jeżeli chodzi o to, te 500 tysięcy, gmina nie może inaczej dofinansować spółki, jak tylko poprzez zwiększenie ilości udziałów. Więc automatycznie te 500 tysięcy jeżeli otrzymają, wchodzą na zwiększenie ilości udziałów. Tak, tak. Tylko, e, wie Pani, powoływaliśmy spółkę, przynajmniej ja, bo ja głównie patrzyłam o odpady. Dobrze, ja się cieszę, że nie nie, są, e, nie ponosimy takiej, mówię za mieszkańca, takiej kwoty jak sąsiednie e, gminy. Ale no, jeśli będziemy co chwilę dofinansować, to trochę będzie się mijało no. z celem. Jeżeli Państwo radni kojarzycie te 500 tysięcy, które było tamtą uchwałą przebywane, Grudnia. to wtedy Pan Wójt też wskazywał, że w momencie, kiedy będą wolne środki, bo wtedy nie było, nie było tyle wolnych środków, żeby można jednorazowo przekazać milion złotych i założenia takie były. Z tego, co ja wiem, jest to udział, więc nie mogą tego wydać na wynagrodzenie, na jakieś takie bieżące wydatki. No musi być to na pewno inwestycja jakaś. A w tej chwili, no nie ma się co dziwić, ta spółka, żeby funkcjonowała, bo no, musi jeszcze trochę mieć kupionego sprzętu, musi jeszcze trochę uzbroić sprzęt. No najważniejsze dla nas jest na dzień dzisiejszy to, że tak jak zresztą pani radna powiedziała, w okolicy wszędzie odpady komunalne drożeją, u nas no, jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrej sytuacji. Pewnie się tak do końca też nie uda, żeby nie było tych podwyżek, no ale y, wszystko jest robione, żeby tych, tych podwyżek były jak najniższe, może tak. A jeśli chodzi o radę y, nadzorczą, y, są to osoby spoza terenu gminy. To już też było Państwu wyjaśniane, że y, były szukane na terenie, Osoby, które mogłyby zasiadać w Radzie Nadzorczej. No praktycznie nie mamy osób, z jednym wyjątkiem, i nie mamy osób, które mogłyby w tej spółce zasiadać, które zamieszkują na naszym terenie, gdzie być poszukane osoby ze mną. Oni mają, z tego co wiem, nawet jakieś dwa tygodnie temu mieli spotkanie. No, ja tutaj, nie chciałabym tutaj rzucać, ile razy się spotkali. Mogę Państwu... O sprawdzeniu i oni też mają ustalone ryczał. Też nie chcę mówić w tej chwili jak yy, mogę sprawdzić dokument tak panie i pani. Proszę Państwa radnych na najbliższej komisji, jeśli Was to interesuje, to wtedy. Jakbyśmy byli w urzędzie, to mi łat łatwiej to sprawdzić, a tak jest nic nie sprawdzę. Proszę Panią, wrócę do tych 500 tysięcy. Ktoś, kto rozpoczyna działalność, to wie, co robi i prezes wie, na co wchodzi, wiedział, ile jest. Gdy, była, gdy był poprzedni zakład, to pracował na, ta, na takim sprzęcie, na takich środkach, jakie ma obecnie spółka. No i jakoś tam działali, być może źle. Że, że tak nie jest. I takie ciągle dokładanie, to właśnie zastanawiam się, czy dobrze podjęłam decyzję. No ja tutaj nie chcę ani były sprawiedliwej bo to nie taka moja rola, ale zakład jak to był nie zdobał się odpadów komunalnych Mieliśmy to robione przez zupełnie inną firmę. Dzięki mi, no wiecie państwo, sami, sami wiemy, żeby oni mogli te odpady wywozić, muszą mieć transport, muszą żyć. Pieniądze też są potrzebne na zrobienie. Zresztą pan bardzo e, jasno, mówił na posiedzeniu komisji, że chodzi o zrobienie, e, pani Mirko, jak się tak nazywa? Chodzi mi o na siedmowę zrobienie do tych zielonych odpadów, instalacji instalacji kompostowej do tych zielonych. To wszystko kosztuje. Ja tak więcej Państwu nie mogę powiedzieć. Wójt bardzo dokładnie wyjaśniam komisji. No właśnie, przepraszam Panią bardzo. Ja tego nie wiem z komisji. Nagłośnienie było albo nie było. O czym ja mówiłam, że nagłośnienie jest kiepskie albo od czego to zależy, trudno powiedzieć. I ja o tym, o czym Pani mówi, ja akurat sobie tego nie zanotowałam i o tym nie wiem. Nadal powtarzam, Jeżeli... że to jest moja ostatnia zgoda na 500 tysięcy. Hmm. Na żadne już więcej dofinansowanie nie ale zgadzam się, Państwa, bo jeśli ale... tak będzie, to po prostu mija się z celem, żebyśmy my utrzymywali spółkę. Ale, ale proszę Państwa, Wy jako Rady podejmiecie uchwałę i. Oczywiście. Albo je dostaną. Okay. No oczywiście. Ale i tak mogę powiedzieć, że na pewno jest duża różnica dofinansowania między Gminnym Zakładem jak ze Po prostu nie dajemy tyle, może materialnych odpowiedzi, nie dajemy tyle środków na spółkę, co dawaliśmy na Gminny Zakład, jeśli Gminny Zakład nie zajmował się dowodową kwadę. Oczywiście, ale ktoś podejmując się prezesowania czy zasiadania w Radzie wiedział o co chodzi. Dziękuję są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 14, projekty uchwały. Mam pytanie, czy Państwo, Radni, zgadzają się, abym przeczytał tylko tytuł uchwały i bez czytania uzasadnienia? dziękuję uprzejmie. Podpunkt 1. Uchwała nr 29 przez 156 przez 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej i finansowej Gminy Oziora na lata 2021 2025 Jest. Raz. No Przepraszam. Tutaj mam właśnie błąd literowej uchwały 29 mm -hmm. przez 156 przez 2021 zmieniający uchwałę sprawy wieloletniej uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021 2030 mm -hmm. Za przyjęciem uchwały jest 11, radnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 2. uchwała nr 29 przez przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 roku. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Się. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 3. Podpunkt 3. Uchwała nr 29 przez 158 przez 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi mimo na organizację przewozów autobusowych. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt 4. Uchwała nr 29 przez 159 przez 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowej Morbu Jelenińskiemu na budowę chodnika. Przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 21 przez 160 przez 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki za zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności wieży na terenie gminy Jeziora Wielkie. Przepraszam. Czy ta uchwała jest zmieniona, jeśli chodzi o, bo ja mam tą wersję z komisji, o dofinansowanie i tam jest wpisane Schroniska w Wojtyszkach 70 tysięcy. Tak pozostaje? Bo jeśli tak, to jest nieprawda. Znaczy nieprawdą nieprawnie, dlatego że nie mamy podpisanej umowy w Wojtyszkach i. Nie, jest zmieniona jest teraz pani Stefa Przejbowska, prowadząca jako schronisko na dla zwierząt. Bo nie mam tego wzoru, więc. to proszę Państwa, pana czy przez byłam, bo nie dostałam informację, że jest zmiana. Przepraszam, ja nie zajrzałam. W tej wersji, którą ja mam z komisji jest napisane w punkcie 9 dofinansowanie schroniska dla bezdomnych z zwierząt w O czym ja mówiłam na komisji. Nie ma Pani Ewoni, to zawsze z proposta. Ewonia trzyma nie nie mam tego. Czy pani radyni jeszcze nie ma tej poprawionej kopawy? Ja nie mam, bo ja po prostu nie byłam w tej dział na pielęgnik. Proszę, proszę, nie przeszkadzać A przepraszam, nie ma pani Ewy w ogóle? Naszej? dlatego nie mam, bo pani Ewonia by mi przesłała maila. Właśnie nie wiem, nie wiem, bo jeśli jest taka wersja, jak ja mam tą starą, to po prostu jest... No, jest bre... tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dla mnie był punkt dziewiąty, po prostu. Bo to są dwie strony. Nie, nie. Jest. Uchwalamy to zamknięte. W programie w punkcie dziewiątym y, reszta. To powiedzmy, już się zgadzała. Mhm. pierwszy podpunkt yy, pierwszy. E, przepraszam, paragraf dziewiąty, czystań drugi, podpunkt pierwszy. Zadania wykonywane w ramach wprowadzania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Eko schronisko dla zwierząt zielone pole. Osoby te 50a, 400 do. Dobrze. Dobrze. Może powtórzę, tak? Dobrze. Ten punkt. Zadania wykonywane prawa prowadzenia dla zwierząt, dla bezdomnych zwierząt, Eko dla zwierząt zielone połe. o 50 A 87 400 gołów. I kwota pozostaje tak jak było? Pani Banto, czy Pani nie zagłosowała, bo tutaj mi pokazuje Pani. Za przyjęciem uchwały jest 11 Radnych. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 29 przez 161 przez 2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt 7. Uchwała nr 21 przez 162 przez 2021 w sprawie określenia wykazu kompiezyt na terenie Gminy Dziedziela Wielkiej w 2021 roku.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 Punkt 15, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby coś powiedzieć? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt 15 jest zrealizowany. Punkt 16, odpowiedzi na zapytania. Ja to również, bo nie było żadnych głosów pytań. A więc przechodzimy do punktu 17, zakończenie sesji. A więc zamykam 29 sesję Rady Gminy Wiedziara-Pierki. Dziękuję bardzo za przybycie.